Zaokrągli liczbę 9,564 albo 9,564 tysięczne do najbliższej części dziesiątej. Przepiszę ją 9,564 Mamy ją zaokrąglić do części dziesiątej. Gdzie jest ta część dziesiąta? Jest tutaj. Ta piątka oznacza 5 dziesiątych. To są jedności to części dziesiąte, części setne i części tysięczne. A mamy zaokrąglić liczbę do części dziesiątej. Jeśli zaokrąglimy w górę, otrzymamy 9,6. A jeśli w dół, to uzyskamy 9,5. Tak samo jak przy zaokrąglaniu liczb niebędących ułamkami patrzymy na kolejną cyfrę z prawej strony, czyli kolejną mniej znaczącą. I pytamy, czy jest równa 5 lub większa? Jeśli tak, zaokrąglamy w górę, a jeśli nie, w dół. 6 to więcej niż 5, zatem zaokrąglamy w górę. Zaokrąglamy w górę. Wtedy z tej liczby pozostanie nam 9,6. Czyli innymi słowy i 9,6. I zrobione.